Zejdę jedna ci w zęby i będzie napiła już Muszę zarazie nie chodzić. Co? Zaraz pójdę do Radka i no, porozmawiam z nim. No, no to i. Kój zuko tu. Napiłeś proszę się znowu. Kój zuko tu. Napiłeś się znowu. Proszę, proszę stąd. A pani co tu robi? A pani. Ja się odpierdol od mojej siostry, rozumiesz? Proszę stąd Ale pani robi? może mi nie. Mi... A ty co tu robisz? Wezwe... Y... A co ty tu robisz? Stoję. Stoję. No ja Mam prawo tu stać. Bez bez No i co? No i buchno. Straż pożarna I... pani wezwie? Tak. dobry Wybrano Ej No i co? Odejdź stąd. No i co? No i co? Odejdź stąd. No i co? Straż Odejdź, straż pożarna. Odejdź stąd. Odejdź, jedź do mnie. Odejdź. Ty kotasino tu. bolały Zobacz, jak ja Edek tak yy, nagrywa, przezywał i próbuje mi uderzyć. No widziałeś, że po to? Byłem cię dawno o no, tak? ja, ja Tutaj widzę. nikt nie widzi, ja nic tylko nic ciebie tutaj się widzi. Jak tak robi, to pewnie ma rekundację Myślisz, że można pobić kogoś? Tak bezkarnie? A pobiłem cię? Spróbowałeś. Nie, nie, nie, nie, nie, tylko tak. dlatego, że się uchyliłem. A i mnie pan nie nagrywa, bo ja to sobie tego nie życzę. Spokojnie. Dlaczego mówi śmieci ujebany do mnie? Ja Naucz się nie zachowywać. Się słyszałem. Też nie słyszałem. Chcesz stracić robotę? Nic nie prowokuj. Odłóż tą kamerę. Nie ma mowy. Strajku głodowy, Ty zobacz macioro jaki masz kałdut. Ty. Ty masz większy. No. Nie ma się co wyrwać. Nie tylko psy, ale... się ze się ze słowami i czynami. się ze sobą innymi. No, z tą sobą. Kaboń się Śmieciu. i tak się No dobra. Edek. Myślisz, że śmieciu to jest łagodne Czego się doigram? Doigrasz się, Bo Cię policja chroni, tak? Chroni Cię, Grzesio? Słucham. Tak, słucham. No co? No idzie Pan stąd, bo pan tu stoi. Rozmawiam no, zeckiem? ale to nie jest rozmowa i widzę, że Pan tylko stoi i prowokuje Pan jakąś sytuację niepotrzebną. To to Czym prowokuje? Ja z nim rozmawiam, tak? Ale wy nie rozmawiacie. Ale ja przyszedłem po prąd do Etka. No dobrze, no ale chyba nie jakaś... Ale co, no dobrze, ja przyszedłem po prąd, nie rozmawiam z panem, bo no dobrze, no, ale ja, ja do pana jechać. nic nie mam, nie pan, pana nie, ja, nie, na, nie nagrywam, tak, tylko, pan. pytam, tylko pytam Etka o prąd. To jest twoja robota. Smoki i nie pompie, no. Tak smoki nie Tak się wyraża dozorca. Smoki mieć pomkę. Pozorca i tak się dozorca. Jesteś dozorcą. tego papieroska, Pani Grażynko. A Pan wódeczkę. Brawo Pani. Tak? Może Pani dmuchnie i jedzie o razem.